Lecimy do izraela do widzenia Jest już prawie 11, ale dotarliśmy wreszcie do naszego mieszkania, troszeczkę tu trwało, bo zamiast jechać taksówką zawsze wolę lokalny transport, jechaliśmy najpierw z pociągiem, potem jechaliśmy autobusem, trochę na nogach, potem znowu autobusem, ale wreszcie jesteśmy, z nami zobaczyliśmy troszeczkę miasta od razu w pierwszy dzień, idziemy zaraz jeść coś w pobliżu, nie będzie może do nic specjalnego, bo już naprawdę nie mam siły, chcę zjeść cokolwiek i spać.